Witajcie! Zrobiłem odcinek specjalny, żeby przedstawić wam chyba, a nawet na pewno, największą zmianę, jaką kiedykolwiek wprowadziliśmy w Khan Academy. Wprowadziliśmy nowy tok nauki, który ma być ciekawszy, bo wielu użytkowników mówi nam, że wchodząc na portal nie wiedzą od czego zacząć, od jakiego stopnia zaawansowania. Długo myśleliśmy, co z tym fantem zrobić i oto nasz nowy tok nauki. Po zalogowaniu witam mnie taka wiadomość. Klikam Super, nauczmy się czegoś. A więc tuż po zalogowaniu zobaczycie misję Świat Matematyki. Na razie to jedyna misja, jaką można wybrać. Przeprowadzi was przez wszystkie ćwiczenia z matematyki, jakie mamy na portalu. Niebawem pojawią się nowe misje, dopasowane do klas szkolnych, do konkretnych egzaminów, przekazujące wiedzę niezbędną do przeprowadzenia projektów. Będą także przekrojowe misje z innych przedmiotów. Te kwadraciki na górze, jeśli widzieliście naszą mapę wiedzy, to jest w pewnym sensie jej skondensowana wersja, dopasowana do tej konkretnej misji. Znajdują się tu 482 kwadraciki, z których każdy oznacza jakąś umiejętność, rodzaj zadania z matematyki. Zaczniemy od tego i bardzo do tego zachęcam, bo to fajne. Od testu wstępnego. Wynik wskaże, od czego powinniście zacząć naukę. Jakie ćwiczenia pasują do waszego poziomu. Zrobię teraz ten test, a więc zaczynamy. Jeśli trafi się wam coś kompletnie nieznanego, wystarczy kliknąć Nie uczyłem się tego. Podaj pole tego prostokąta. Liczymy. 3 razy 9 to 27 cali kwadratowych. Może załóżmy, dla zabawy, że nie uczyłem się jeszcze algebry ani geometrii. Klikam Nie uczyłem się tego. Ten test się dostosowuje. odpowiedź dobrze, stanie się trudniejszy i bardziej zaawansowany. Odpowiecie źle, da wam pytania z prostszych dziedzin. Ustaw kropkę na liczbie 4 trzecie. 1 trzecia, 2 trzecie, 3 trzecie i 4 trzecie. Zatwierdź odpowiedź. Zostało 5 zadań. Nie zabiera to więc dużo czasu. Podobieństwo trójkątów. Załóżmy, że tego jeszcze nie przerabiałem. Nie uczyłem się tego. Teraz proporcja. 9 przez 2 to ile przez 18. Mianownik jest razy 9. Robimy to samo z licznikiem. 9 razy 9 to 81. I gotowe. Test wstępny zrobiony. System wywnioskował z niego, co już umiem, a czego jeszcze nie umiem lub nie za bardzo umiem. Zajmiemy się tym za chwilę. Jak widać, niektóre z tych kwadracików zmieniły kolor. Szare znaczą, że tego tematu jeszcze nie ćwiczyłem. Niebieskie znaczą, że orientuję się w danym temacie, zdaniem systemu. Im ciemniejsze odcieni niebieskiego, tym lepiej temat jest mi znany. Popatrzmy na te kratki. Jak widać, można najechać na każdy temat. Tu pokazuję, że mam opanowane odcinki przystające. A tu pokazuje, że muszę poćwiczyć punkty, proste i płaszczyzny. Kliknięcie przeniesie was od razu do ćwiczenia. Na podstawie testu wstępnego system określił, które zagadnienia znam dobrze, a które tylko trochę. To kluczowa zmiana. Wcześniej po prostu pojawiała się wielka mapa wiedzy zawierająca niemal 500 tematów. Można się w tym pogubić. Teraz portal rekomenduje, jaki temat powinniście poznać. Zobaczmy. Odczytywanie informacji z tabel 2. I już mogę ćwiczyć. Tabela podaje, ile paneli słonecznych zainstalowano w zeszłym roku. Jednej liczby brakuje. Tej tutaj. Jeśli nie mam pojęcia, co z tym zrobić, mogę włączyć film, który powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Wróćmy do ćwiczenia. Trzeba uzyskać pięć dobrych odpowiedzi z rzędu. Wtedy status tematu zmieni się na opanowany może jednak po prostu zwiedzajmy dalej. Bo nie muszę tego ćwiczyć. To tylko proponowany temat. Są też inne tematy, nad którymi powinienem popracować. Na przykład obliczanie wartości bezwzględnych. Podaj wartość bezwzględną 6,5. 6,5. Jest też objaśniający film. Mam pierwszą dobrą odpowiedź. Jeśli masz nauczyciela zarejestrowanego w portalu, to może on dawać własne rekomendacje. Dysponuje narzędziami, które pozwalają śledzić, nad czym pracujesz i może zaproponować ci konkretne ćwiczenia, które powinieneś zrobić przed innymi. Gdy spędzicie już trochę czasu na ćwiczeniach, postępy waszej nauki mogą przedstawiać się tak. Im bliżej opanowania dziedziny, tym więcej ciemno-niebieskiego. Wystarczy zdobyć pięć dobrych odpowiedzi z rzędu i kolor się zmieni. Potem możecie odświeżyć pamięć, robiąc większy test złożony z różnorakich zadań. Uruchamia się go, klikając tutaj na test mistrzowski. Tego narzędzia warto używać wielokrotnie, bo pozwala przyciemnić te kwadraciki na górze. Pozwólcie, że spróbuję. Minus 7 odjąć 3i. Wartość bezwzględna 5 to 5. Czy ten trójkąt jest równoboczny, równoramienny, czy nierównoboczny? Jest niewątpliwie równoramienny. W równobocznym kąty mają po 60 stopni. Równoramienny, bo dwa kąty są równe. Test skacze po działach matematyki, by sprawdzić nie tylko to, czy umiecie to robić i dobrze pamiętacie pojęcia, ale też, czy poradzicie sobie z takim miksem, bo trzeba tu przywołać z pamięci za każdym razem coś innego. Podaj dzielniki 18. Pomyślmy, na pewno 1, 2, 3… Przez 4 się nie dzieli, przez 5 też, ale przez 6, tak. A także przez 9 i 18. Mogłem sobie pomóc tym narzędziem, ale można od razu wpisać dzielniki. Sprawdźmy. Zaznacz punkt 10, 6 i podaj, w której ćwiartce leży. 10 i 6. Pierwsza ćwiartka. Umieść kropkę na wartości -3 -2i. -3 -2i. Za moment skończę mój test mistrzowski i uzyskam raport pokazujący co zyskałem rozwiązując ten test. Widzimy tematy, które stały się ciemniejsze. Oczywiście są to tematy, które ćwiczyłem już wcześniej, ale rozwiązując te osiem zadań, udowodniłem, że dobrze je pamiętam. Że umiem je rozwiązać, nawet w tak różnorodnym zestawie. Mam nadzieję, że podoba wam się to, co najmniej tak samo jak mnie. Ten nowy tok nauki ma ułatwić wam start, pomóc wam ustalić, od czego zacząć. Pozwala nie tylko uczyć się nowych rzeczy, ale też na bieżąco je powtarzać i sprawdzać, czy, mając różnorodny zestaw zadań, wiecie, kiedy użyć danej metody. Bardzo chciałbym zobaczyć, jak wasza mapa wiedzy staje się ciemnoniebieska, jak kończycie misję w świecie matematyki oraz kolejne misje. Chciałbym też poznać wasze sugestie, jak możemy jeszcze bardziej to ulepszyć. Zachęcam, żebyście przewinęli na sam dół i kliknęli Zgłoś uwagi. Napiszcie, co myślicie co wam odpowiada, a co nie. Jeśli macie fajne pomysły, dajcie znać.